Cześć, mówi Rafał ze strony www.videomarketing.pl W tym filmie pokażę Ci, jak rozwiązać bardzo irytujący problem braku możliwości załadowania filmu do narzędzia CaptionTube, aby zrobić do niego napisy. Wiem, to trochę zagmatwane, ale zaraz pokażę Ci dokładnie, o co chodzi. Co ważne, problem dotyczy przeglądarki Mozilla Firefox. Obsługuję m.in. kanał Szkoła Transportu i standardowo chciałem zrobić napisy do jednego z filmów. Jako że na tym kanale nie działa opcja Personal Video, co do tej pory jest dla mnie zagadką, używałem opcji Specific Video. Łopatologicznie tłumacząc, trzeba skopiować link do filmu, wkleić go w okienko, kliknąć Import i film ładuje się do Caption Tube. Z tym, że od wczoraj ta opcja również przestała działać i wyskakuje błąd o nieaktualnym adresie URL. Trochę się nad tym głowiłem. Rozwiązanie jest tak proste, że aż śmieszne. Oto co musisz zrobić. W linku trzeba usunąć S i zamienić HTTPS na HTTP. Klikamy import i wszystko nareszcie jest w porządku. Jeżeli to wideo Ci pomogło, nie zapomnij skomentować poniżej i oczywiście podziel się tym filmem na swojej stronie internetowej lub ulubionym portalu społecznościowym. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego ważnego materiału, a po więcej informacji wpadnij na stronę www.videomarketing.pl.